Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i jeden z moich internautów poruszył bardzo ciekawy problem czy może udokumentować roczną abstynencję np. od czerwca 2014 roku pomimo iż złapano go w styczniu 2015 roku i potraktować ten jeden dzień wpadki jako jednorazowy incydent w niemaniu oczywiście mojego widza i zabrać na badania do womp oświadczenie o rocznej abstynencji które już, którą już teoretycznie zaczął wcześniej. I muszę tu powiedzieć, zdecydowanie podkreślić jedną sprawę. Jakikolwiek incydent wypicia alkoholu podczas tej rocznej dwuletniej, pięcio-dziesięcioletniej abstynencji jest traktowany jako po prostu przerwanie tej abstynencji. Dodatkowo jest tutaj drugi fakt, że z jakiegoś powodu tenże internauta w czerwcu 2014 roku no, ten obowiązek abstynencji zaczął dokumentować. Być może to było dla sądu, być może to no, nie jest tu wspomniane, że był to jakiś i, i inny incydent zdarzenia drogowego pod wpływem alkoholu, prawda? Ale no, coś na rzeczy było i teraz tak, no, jeżeli w WOMPie nagle zobaczą, że że yy, tak powiem, tenże kierowca już się raz nie zastosował do tej abstynencji no to praktycznie musi liczyć musi liczyć się z tym, że ta abstynencja będzie mu liczona od stycznia 2015 roku, także no niestety abstynencja to jest abstynencja, to nie ma, że tak powiem wyjątek, że pijemy cały, cały tydzień a w sobotę sobie robimy abstynencję czy odwrotnie, prawda? czy nie pijemy cały tydzień nie pijemy cały tydzień, a w sobotę sobie tam damy wpalniczek. I ta sama zasada obejmuje napady padaczkowe, prawda? czyli każdy kolejny napad niejako resetuje okres beznapadowy. Każdy kolejny napad w przypadku cukrzycy ciężkiej hipoglikemii, resetuje okres beznapadowy ciężkiej hipoglikemii. Tak jak w komputerze, naciskasz guzik i już tam się coś tam dzieje, że że komputer gaśnie. I to samo dotyczy się abstynencji, czyli każdy wybryk alkoholowy, no nie daj Boże, jeszcze tutaj z obecnością policji, to po prostu udokumentowany przez policję resetuje Twoje poprzednie okresy abstynencji. Oczywiście tutaj sprawa jest dla mnie troszeczkę niejasna, po co tam ten poprzedni okres był dokumentowany, no ale jakby to powiedzieć, no, nie ma co tu już płakać nad rozlanym mlekiem i po prostu trzeba się wziąć za siebie. Natomiast dostałem tutaj wspaniały list, wspaniałego maila od jednego z moich internautów, moich widzów, no który w zasadzie przeczytam niejako jak będzie to wskazówka dla poprzedniego kierowcy co ma zrobić, prawda? I tutaj było nawet gorzej, bo były dwa incydenty złapania kierowcy po alkoholu. Dzień dobry Panie Darku, jakiś czas temu miałem do Pana dużo pytań w związku z badaniami w womp i psychotestami dla kierowcy po jeździe po alkoholu. Teraz jest już po problemie, zdałem prawko i wracam na drogę. Gratulacje naprawdę, jeżeli zmieniłem komuś życie na lepsze, tylko poprzez moje gadanie na YouTube. Naprawdę się cieszę. Chciałem opisać pokrótce moją historię, a zatem ponad dwa lata temu zabrano mi, zostało mi zatrzymane prawko za jazdę po alkoholu. Było to już drugi raz, nieco ponad rok po tym, jak zabrano mi z, wcześniej na rok. I również za to samo sprawa była naprawdę poważna. W grę wchodził poprzedni wyrok w zawieszeniu i kolejny szykujący się praktycznie już na sztywno. Podjąłem zdecydowane leczenie odwykowe, wziąłem adwokata, zastałem, zacząłem pra, prostować, co się dało. Wskutek tego zabrano mi prawko tylko na dwa lata. Po tych dwóch latach musiałem przystąpić do egzaminu państwowego w wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, aby uzyskać uprawnienia. Oczywiście przedtem przejść badania lekarskie w womp i psychotesty. Psychotesty już w dowolnym ośrodku wybranym przeze mnie, no WOMP niestety był terytorialny. Badania wypadły pomyślnie, teorię i jazdę zdałem za pierwszym razem i tutaj wsłuchaj się, jeżeli masz podobny przypadek. Kluczem do sukcesu, jeżeli chodzi o badania, były oprócz tego, że jestem trzeźwy zaświadczenia o odbytych i kontynuowanych terapiach w Ośrodku Leczenia Uzależnień potwierdzające moje utrzymywanie abstynencji, czy utrzymywanie mojej abstynencji. Prawko mam na razie na 3 lata, potem jest jeszcze jedno badanie, no niestety alkoholizm badanie lekarskie oczywiście, alkoholizm niestety jest ciężką chorobą, to tyle pozdrawiam. Reasumując to wszystko, zapamiętaj, nie ma co tutaj szukać wymówek, próbować jakoś to obejść boczną drogą. Prawo jest w tej chwili tak skonstruowane, że pijany kierowca jest bity jak nie przez sąd, jak nie kijem go to, to pałką, są jakieś grzywne finansowe takie, że aż po prostu ja nie wiem czy bym z czegoś zapłacił, a co dopiero jeżeli jesteś w ciężkiej sytuacji, finansowej. Także wracając do tego, nie szukaj wymówek, weź się za siebie, pójdź do jakiegoś ośrodka leczenia tych uzależnień, udokumentuj na papierze, że ci idzie dobrze, nie tylko deklaratywnie, prawda, nie daj się w międzyczasie złapać tam komuś, a przede wszystkim nie pij. No wiem, że to brzmi tak trochę klisze, te takie farmazony, które wszyscy, że tak powiem z których wszyscy się śmieją do jednego momentu kiedy nie zostaniesz złapany przez policję i skierowany na badania za jazdę po alkoholu, a przy okazji tracisz prawko często tracisz pracę i tracisz wiele innych rzeczy także na tym kończę jeżeli ten filmik Ci się spodobał daj lajka, daj kciuka, oczywiście zasubskrybuj tutaj się do mojego kanału lekarz medycyny pracy. Także raz na tydzień we wtorki już zdecydowałem, że będą około godziny 19 hangouty na żywo. Natomiast ten hangout był taki niezaplanowany. niezaplanowany także warto zasubskrybować ten mój kanał, śledzić go troszeczkę i wtedy masz okazję porozmawiania z lekarzem. Jedno co sprawdzam, patrzę czy są jakieś komentarzy do tego filmu na żywo no niestety nie ma także na tym kończę transmisję bye bye mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo